to wielki świat różnorodnych, spraw tworzonych, grany wiekami. To ciekawy świat kolorowych, dat budowany pomysłami. To raczej przyjazny świat oryginalnych mas, współpracujących z życiem. To pomysłowy świat twórczości, braw i niech nadal dobrze istnieje. Podobno muzyka najpierw była prosta, a na przykład dzięki tamta mówi śpiew człowieka. A przyroda czasem była niebezpieczna i gdy musiał to uciekał. Ale nadal chciał przetrwania w jakiejś bezpiecznej kryjówce. I czasem chciał święta i śpiewania, gdy przeżył i mógł cieszyć się. Potem też różnie bywało, czasem gorzej albo lepiej. Poprzez wieki różnie się działo, wodzowie, faraonowie, królowie. Coraz więcej instrumentów było i ludzie czasem sobie śpiewali. Z muzyką się raczej łatwiej żyło i trochę odpoczywali. Potem znów trochę pozmieniał się świat przyrodniczo, technicznie i cywilizacyjnie. Przeminęło sporo lat ustrojowo i muzycznie, ale muzyka, sztuka nadal w świecie istniała, melodie słowa i ruchy. Obserwowała, rozmawiała, pouczała i pocieszała, starając się pomóc słuchaczowi i światowi.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 Era prądu, to te dni, gdy zaczęła się muzyka elektryczna i elektroniczna. Studia nagrań, komputery i różne nośniki danych i koncerty gwiazd w przeróżnych miejscach świata. Ktoś wymyślił tak zwane castingowanie konkursy i przerabiano też klasykę znane, lubiane i szanowane. A niektórzy ludzie myślą, co się jeszcze stanie i jaką muzykę stworzą przyszłe pokolenia. A ja myślę, że muzyka, twórczość muzyczna wciąż będzie ozdobą świata i że wielowiekowa praktyka będzie twórczo owocowała że na tym błękitnym globie nadal będą żyły i tworzyły talenty i może fenomeny, i życzę chętnym oraz sobie tej fajnej naturalnej twórczej weny. To wielki świat różnorodnych spraw tworzony i grany wiekami, To ciekawy świat kolorowych, dat pomysłami, To raczej przyjazny świat oryginalnych, mas współpracujących z życiem, To pomysłowy świat twórczości brawi i niech nadal dobrze istnieje.